Wróćmy do scenariusza, w którym wszyscy starają się wycofać z waluty kraju B i wymienić ją z powrotem na walutę kraju A. Poprzednio widzieliśmy, że jeśli nie będziemy ingerować, jeśli coś takiego się stanie, jeśli ludzie będą chcieli wymienić dużo B na A i ponieważ każdy boi się teraz wymieniać na B, bo ludzie z jakiegoś powodu myślą, że kraj B jest w złej sytuacji, to wtedy wystąpi nierównowaga. Jeżeli pozwolimy, by sprawy toczyły się we własnym rytmie, to waluta kraju B straci na wartości. Potrzebowalibyście więcej B, aby wymienić je na A. Na A. To inny sposób określenia, że wartość waluty B spadnie. Może to być bardzo złe, zwłaszcza gdy linia spadku jest stroma. Powiedzmy, że kraj potrzebuje importu paliwa od reszty świata. Albo potrzebuje importu żywności z innych krajów. A gdyby jego waluta miała się drastycznie zdewaluować, to dobra z importu stałyby się bardzo, bardzo drogie. Zatem mieszkańcy musieliby płacić dwa razy więcej za benzynę i podstawowe dobra, takie jak żywność i tym podobne. Odegraliśmy scenariusz, w którym bank centralny kraju B aktywnie próbuje interweniować, by nie dopuścić do takiej sytuacji. By utrzymać stabilny kurs waluty. Bank może więc wykorzystać rezerwy. Dla kraju B narysuję to w kolorze niebieskim. Bank może wykorzystać rezerwy A, które zgromadził w lepszych czasach i bierze te rezerwy… zebrał je w lepszych czasach lub w poprzednich odcinkach, jak wolicie. I bank stara się zrównoważyć podaż A podażą B, sprzedając. Sprzedając swoje rezerwy i kupując B. Można interpretować to tak. Bank zwiększa podaż A, ale też zwiększa popyt na B. Sprzeda swoje rezerwy A i kupi własną walutę. To będzie się sprawdzać, dopóki bank ma rezerwy. Będzie mógł stabilizować sytuację, żeby nie doszło do tego. Ale problem polegał na tym, jak wspomnieliśmy pod koniec poprzedniego odcinka, że tych pieniędzy może zabraknąć. Bank nie będzie drukował waluty innego kraju w nieskończoność. Nie może drukować jej wcale. Musi gromadzić. To nie jest jego waluta. Bank ma więc skończoną ilość tych pieniędzy. Mogą się one wyczerpać. Często zdarza się, że dostrzegają to spekulanci walut. Liczą na zysk. Mówią, dobrze, ludzie próbują się wycofać z tej waluty. Zostawiona sama sobie zdeprecjonowałaby się. Ale bank centralny kraju B stara się uchronić ją przed dewaluacją, uszczuplając rezerwę w walucie A. Spekulanci walut powiedzą, mogę jechać do kraju B i pożyczyć walutę B. Dosłownie, pójdę do banku w kraju B i pożyczę trochę waluty B. A potem na giełdzie walutowej spróbuje wymienić to na A. Wymienić to na A. Patrząc na to, nawet pobieżnie, czego można się spodziewać? Sytuacja stanie się jeszcze mniej korzystna dla banku centralnego, bo teraz ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli B, teraz zaczną je pożyczać i wymieniać na A. Coraz bardziej będzie rosnąć podaż B, i będzie też rósł popyt na skończoną liczbę A, idące w tym kierunku. Dlaczego spekulant to robi? Pomyślmy o dwóch sytuacjach. Jeśli rozpatrzymy dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy. Bank centralny B potrafi ustabilizować swoją walutę. Waluta pozostaje stabilna. A drugi scenariusz jest taki, że bankowi centralnemu kończą się rezerwy i musi pozwolić, by kursy stały się płynne. A wtedy B się deprecjonuje. Bankowi centralnemu kończą się rezerwy. Kończą się rezerwy. A to oznacza, że kursy walut będą płynne i B ulegnie deprecjacji. B się zdeprecjonuje. To jeśli zajdzie ten pierwszy scenariusz. Lecz staje się coraz mniej prawdopodobny, bo coraz więcej ludzi obiera tę strategię i stara się uciec od B, wyzbyć się waluty B. Ale nawet gdyby ta sytuacja miała się zdarzyć, to spekulant powie, w porządku, waluta jest jednak stabilna, odkręcę to więc, wezmę swoje A. Żeby spłacić swoje długi w B, wezmę A, wymienię je na B i spłacę zadłużenie. Zależnie od stopy procentowej itp., poniosę niewielką stratę, ale może z nikomu. Minimalną. Tylko jeśli wystąpi jakaś rozbieżność stóp procentowych. Albo strata minimalna, albo żadna. Minimalna, żadna. A co będzie, jeśli bankowi centralnemu skończą się rezerwy? Pamiętajcie, sam fakt, że spekulanci dokonują tego ataku, pożyczają pieniądze w kraju B i przeliczają je na A, przyspieszy uszczuplenie rezerw banku centralnego. Skończą się szybciej. Atakując, spekulanci wymieniają waluty właśnie dzięki bankowi centralnemu kraju B. Oni nie wiedzą, od kogo kupują B za walutę A, którą mają. W takiej sytuacji, gdy bankowi centralnemu kończą się rezerwy, kursy walut stają się płynne. A potem B się deprecjonuje. Wtedy spekulanci dużo zarabiają. Zobaczmy to na przykładzie. Wyobraźcie sobie, że pożyczają 100 B. Pożyczają 100 B. Tyle pożyczają. Pożyczają 100 B. I podczas gdy waluta jest przedmiotem interwencji banku centralnego, który próbuje zapobiec deprecjacji, kurs wymiany A do B wynosi 1 do 1. Dokonują więc wymiany na otwartym rynku. A jest to możliwe po tym kursie tylko dlatego, że bank centralny B aktywnie sprzedaje A. Dlatego wymienią te pieniądze na 100 A. 100 A. Powiedzmy, że mogą to zrobić, a bankowi centralnemu kończą się A i następuje deprecjacja. To dzieje się przy wymianie, gdy jedno a jest równe 1B. Powiedzmy jednak, że tutaj kończą się rezerwy. Jest deprecjacja. B znacznie traci na wartości. I teraz jedno a będzie warte tyle, co 2B. Kiedy zaś to się stanie… Pamiętajcie, to ten scenariusz. Tego chcą spekulanci walut. Jeśli jedno a nagle będzie warte 2b, bo bank centralny nie będzie już mógł interweniować i kursy są płynne, to następuje deprecjacja b. I co się wtedy stanie? Oni mogą wziąć swoje 100a, wymienić je z powrotem, gdy kursy walut są płynne, teraz dokonają takiej wymiany. Na ile b mogą teraz wymienić swoje a? Mogą je wymienić na 200b. Mogą wymienić je na 200b. Mogą spłacić dług, bo pożyczyli 100B. Czyli minus 100B na spłatę zadłużenia. Na spłatę. I osiągają całkiem spory zysk. Zarabiają 100B. Na to właśnie mieli nadzieję. Jak się domyślacie, spekulanci będą chcieli, żeby coś takiego robiło jak najwięcej osób. Ponieważ im więcej osób będzie chciało się podczepić, tym szybciej uszczuplą się rezerwy banku centralnego i wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji.